100 lat, tak, tak czy 100 lat jest. Jemy lat. 100 brawo jak w Tak, tak, tak. Czyli tak normalnie jak w domu. Tak jak dom. w domu. Wolna, wolna, pełna emocji. Pełne emocji. Tak, Tylko tak. na tak. 3 Cześć, jestem Szymon z agencji Employer Branding. Jesteśmy właśnie na planie najnowszej naszej produkcji filmu Employer Brandingowego dla marki PGS Software. Powodem bezpośrednim, dla którego już tutaj znaleźliśmy są 16 urodziny firmy, a historia, którą realizujemy to personifikacja firmy i jej rozwoju przez ostatnie 16 lat. Od momentu powstania w 2005 roku przez ekspansję, rozwój 2010, 2015, 2020 2021 rok Staraliśmy się pokazać najważniejsze elementy z historii organizacji. Sama produkcja będzie elementem kampanii Employer brandingowej, którą firma uruchomi w połowie kwietnia 2021 roku. Już nie możemy się doczekać efektów. Myślę, że będzie totalny sztucs. O, no, ekstra, począć, począć. Począć, począć. Począć, począć, począć. Tak, tak. Tak, tak, tak. tak, tak, tak Podgląd <śmary> działa. Cześć, jestem Asia Rychel, zajmuję się employee brandingiem w PKS Software. Do filmu udało nam się zaangażować pracowników z wszystkich naszych lokalizacji. Przyjechali do nas specjalnie z Rzeszowa, Gdańska, z Wrocławia. Film jest opowieścią o młodym chłopcu, który uczy się programowania, interesuje się technologią, dużo eksperymentuje, tworzy swoje roboty, popełnia też błędy w trakcie, ale wyciąga z nich wnioski i się nie poddaje i idzie dalej. <głos> co powiedziałeś? Historia ta idealnie odzwierciedla wartości, którymi kierujemy się na co dzień w PGS Software. Są to rozwój, uczciwość i pokora. Te wartości doprowadziły nas do tego punktu, w którym jesteśmy dzisiaj i idealnie pokazują naszą postawę wobec biznesu, rozwoju, pracowników i tego wszystkiego, czym zajmujemy się na co dzień. Nigdy w historii PGS-u od firmy, która istnieje od lat 16 nie mieliśmy okazji przygotować takiej produkcji jak ta, a robimy ją dlatego, bo chcemy się pokazać w całym kraju, chcemy pokazać, że firma IT założona w Polsce, istniejąca od 16 lat, jest naprawdę świetnym miejscem pracy. Pracują tu rewelacyjni ludzie i ponieważ rozwijamy się bardzo szybko, potrzebujemy stosować formy komunikacji, których do tej pory nie stosowaliśmy, a ten film, mam nadzieję, otworzy nam nowe możliwości i dotarcie do potencjalnych pracowników.